Dodaj liczby 7,056, 605,7 i 5,67. Przy dodawaniu liczb warto pamiętać o tym, by ustawić je równo względem rzędów wielkości. W przypadku ułamków dziesiętnych wystarczy ustawić w linii przecinki. Pierwsza liczba to 7,056. Druga liczba to 605. Pamiętajmy o miejscu przecinka. Trzecia liczba to 5,67. 5,67. Liczby są już poprawnie ustawione. Miejsca jedności są dokładnie nad sobą. Tak samo miejsca dziesiątych i dalsze także. Możemy zacząć dodawać. Zaczynamy od ostatniego miejsca po przecinku. To miejsce dziesiątych, setnych, tysięcznych. To 6 oznacza sześć tysięcznych i mamy je dodać do innych tysięcznych. Innych tysięcznych jednak nie ma. Można postąpić dwojako. Albo spisać tę cyfrę pod kreskę, albo potraktować to 605,7 jako 605,700. Na końcu ułamka dziesiętnego można dodać dowolną liczbę zer, bo nie powoduje to zmiany jego wartości. Można to też zrobić tu. Zamiast 5,67 może być 5,670. 6 plus 0 plus 0 równa się 6. 5 plus 0 plus 7 to 12. 2 wpisujemy, 1 na górę. 1 plus 0 plus 7 to 8, plus 6 to 14. Wpisujemy 4, jedynka na górę. 1 plus 7 to 8, plus 5 to 13, plus 5 to 18. Wpisujemy 8. Jedynka na górę. 1 plus 0 to oczywiście 1. I zostaje 6 na miejscu setek, brak innych cyfr, więc po prostu ją spisujemy. Nie zapomnijmy o przecinku. Po dodaniu liczb otrzymaliśmy 618,426, czyli 618 i 426 tysięcznych. I gotowe.